Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i mam tutaj wiele rzeczy do powiedzenia, a przede wszystkim muszę się pochwalić kursem, który ostatnio odbyłem, a mianowicie w Rumunii odbyłem i zaliczyłem z oceną celującą kurs na lekarza, który jest uprawniony do badań pierwszej klasy pilotów. Być może nie wiesz, jaka to jest pierwsza klasa pilotów, a mianowicie to są piloci, którzy y, siedzą za sterami takich to y, samolotów, to jest pewnie jakiś Benning. Natomiast wcześniej miałem uprawnienia zaledwie na takie, nazwijmy to niekomercyjne sprawy, czyli powiedzmy baloniarze, samoloty takie turystyczne, małe, natomiast w tej chwili naprawdę jestem już gość i jeżeli oglądasz to wideo gdzieś poza, minął już styczeń 2022 rok, to możesz spokojnie się umawiać na badania lotnicze klasy pierwszej, na przedłużenie lub wznowienie tychże badań, prawda? Także popatrz sobie, jakimi samolotami latają piloci, których teraz będę badał. No, odbyło się to wszystko w Rumunii, w prześlicznym Bukareszcie. Tutaj masz widok z wieży lotniska wieży kontrolerów ruchu lotniczego, lotniska w Bukareszcie. Jeżeli nie wierzysz, że przez przypadek tam się znalazłem, to to jest selfie selfie, który sobie sam tam strzeliłem. Także nic dodać, nic ująć. Jakoś wstrzeliłem się w przerwę taką międzycovidową. Niestety jak już wracałem było totalne wariactwo i yy, musiałem sobie zrobić test na covid przed przylotem do Polski, prawda. Natomiast ogólnie cały tydzień spędziłem Facebooka, reszcie, prawda? Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać na jakiś inny temat, tu jest telefon 789 273 335 789 273 335 i oczywiście mówię tutaj tematy bardziej powiązane chodzi mi o tematy bardziej powiązane z badaniami kierowców, czy jakimiś innymi badaniami do pracy. No ale, jak, jeżeli się coś tam będę znał na czymś innym, to też spróbuję odpowiedzieć, prawda? I zanim się jeszcze do końca nazwijmy to pochwalę tymi moimi uprawnieniami, jeszcze raz ci to pokażę, żeby nie było, że. To, że tamto, prawda, wszystko się odbywało pod nadzorem naczelnego lekarza lotniczego, że tak powiem, Rumunii, prawda, czyli tak zwane w Polsce to jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, a w Rumunii to jest Romanian Civil Aviation of Authority, prawda, czyli jakieś tam jakaś tam instytucja, która rządzi tymi lekarzami, którzy badają lotników w Rumunii. Jeszcze jedna rzecz, o której powiem, a mianowicie bardzo często zgłaszają się do mnie teraz osoby, które przedłużają prawo jazdy po badaniach terminowych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy lub po badaniach w instytutach z reguły dostajesz takie prawo jazdy terminowe na pół roku, na rok, na dwa lata, na pięć. Także jeżeli spełniasz warunki zdrowotne, to warto, aby przyjechać do Wrocławia i spróbować powalczyć z jakimś lepszym terminem. Tutaj widzę na czacie, Pawcio Bryjak, miałbym do pana parę pytań w sprawie psychotestów PZP do Państwowej Straży Pożarnej. No jak masz coś do zapytania, to po prostu weź, napisz to na czacie, o co ci mniej więcej chodzi. Jeżeli będę wiedział, to spróbuję wytłumaczyć, prawda? Aczkolwiek pytanie jest takie, czy zdajesz pierwszy raz, czy po raz kolejny? nie uważam psychotestów do straży pożarnej za jakichś bardzo trudnych, także jeżeli już zdawałeś kiedyś, no to dobre pytanie, dlaczego się nie dostałeś, a jeżeli po prostu na razie się, że tak powiem, chcesz przygotować, to też ma to jakiś sens, prawda? Jeżeli chodzi o te badania lotnicze, lekarzem lotniczym jestem już od 2013 roku, czyli 8, a że to był luty, to praktycznie 9 lat minie za, za jakieś za 2 miesiące i muszę uczciwie powiedzieć, że nie było niestety kursu dla lekarzy lotniczych w Polsce dla tej pierwszej klasy lekarzy lotniczych. Był to dla mnie duży problem, ponieważ no, takie kursy były owszem organizowane w Anglii, były organizowane w Niemczech. Wszystko fajnie, poza tym, że w Niemczech trzeba czekać 3 lata. Lista oczekujących jest praktycznie 3 lata. W Anglii, w Wielkiej Brytanii taki kurs kosztował 5000 funtów. I niestety przed covidem to było jakieś dwa tygodnie w Londynie. Nie mówię, że nie pojechałbym na dwa tygodnie do Londynu, żeby taki kurs nie skończyć, no ale no... Trochę długo, potem przyszedł COVID, to sprawa się rypła, a odkąd yy, Wielka Brytania odeszła czy wyszła z Unii, prawda, po ich nim referendum, to te kursy nie są, te angielskie kursy nie są za bardzo uznawane przez, yy, przez Unię, EURO, Europejską, prawda, natomiast mówię testy w Niemczech, kurs w Niemczech to niestety aż 3 lata oczekiwania. Także, jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to albo niech zadzwoni pod 789-273-335 i wtedy, w miarę możliwości, odpowiem na to, co Cię interesuje, natomiast jeżeli nie ma chętnych, to też rozumiem, ponieważ jest okres przedświąteczny. Większość ludzi myśli już jest o lepieniu pierogów, jest myślami gdzieś indziej. Natomiast to, co ja tutaj prezentuję, to jest bardziej takie chwalipięctwo, prawda, że udało mi się zrobić kolejne kolejne uprawnienia i dzięki temu piloci z naszego rejonu nie będą musieli jeździć do Warszawy, nie będą musieli jeździć do Krakowa, czy do jakich innych tam by się miejscowości nie wybierali, zrobią to wszystko u mnie na miejscu. Ponieważ chętnych nie ma, to na tym kończę. Trzymajcie się do następnego razu.